Ej. Ej. Ej. Ej. Młody Toshi, młody fifi, te same osoby Nie zamieniam głowy, gdy przed mikrofonem Pluję faktem, inną sprawą jest, kto go wyłapie Zgodnie z planem, czyli sam tworzę sobie okazję Dalej to na później. Teraz przekażę wam kilka prawcy Jak dobrze pójdzie obudzę ten niepogodny kraj Głowa ponad chmury, a czułem się w po kolana. Kiedyś nie wierzyli, spójrzcie jaka zmiana Z kurwami nie będę nigdy pił szampana Trzymam to dla siostry i dla brata Ej. Głowa ponad chmury, a czułem się w gównie po kolana. Kiedyś nie wierzyli, spójrzcie jaka zmiana Wdzięczność mam tylko dla siostry i dla brata Byli ze mną, mieszka wtedy w kursie nawet jeśli miałbym dostać za to wpysk Żaden syn nie będzie Nigdy mówił mi z kim mam łamać się chlebem A z kim mam pić Z kim mam dzielić się zyskiem A z kogo drlić mówiąc że coś tobie się należy Skoro kłamiesz patrząc w okrzy Prosto myśląc że jestem w niewiedzy Ej, Sporo blizn ale nie czuję się biedny Nie sporo blizn ale nie. Tamci ludzie to nie żaden pierdolony gang Informacje siej przez palce jak się w piach Ufam bliskim, ale wiem już kogo tak nazywać Dla nich wszystko, a za tym niech się pali świat Głowa ponad chmury, a czułem się w głowie po kolana. Kiedyś nie wierzyli, spójrzcie jaka zmiana Z kurwami nie będę nigdy pił szampana Trzymam to dla siostry i dla brata hey. Ponad chmury, a czułem się w gównie Kiedyś nie wierzyli, spójrzcie jaka zmiana Wdzięczność mam tylko dla siostry i dla brata Byli ze mną, mieszkam wtedy w kasach czasach. Sporo w życiu już dążyłem poogarniać Czuję tumę, bo jak niosłem coś to raczej na swych barkach Chociaż bez rodziców to bym zrobił tyle co i nic Dzięki mamo, tato, że mogłem swobodnie tworzyć szkic Z Tego kim chcę być, zrobić wszystko byście patrząc na ten szkit Czuli radość, a nie wstyd Aha